Na kanale Castaderki LPS. Ja jestem starszą Castaderką i chciałam Wam mniej więcej w tym odcinku przedstawić, co będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale. Yy, pewnie zastanawiasz się, czemu jestem tutaj sama, mimo że jesteśmy dwie. Dlatego, że w niektórych filmikach po prostu będzie się pojawiła młodsza Castaderka, a w niektórych po prostu będę sama ja, czyli starsza Castaderka. Więc zapraszam do oglądania filmiku. Dobra, pierwszą rzeczą, którą będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale, są to seriale. Ech, tato, istnieje takie coś jak pukanie. Jestem małą dziewczynką i nic nie rozumiem. Drugą rzeczą, którą będziecie mogli zobaczyć na naszym kanale, są to filmiki na specjalne okazje. Kupka dla konia to będzie świetny dla niej prezent. I trzecią i już chyba to ostatnią rzeczą, chociaż może jeszcze coś będzie oprócz tego, będą filmiki z młodszą staderką. Mówić? Młodsza! Młodsza! Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmika. Pa!